Ostatnio jechałam do Czech. Ostatnio jechałam na zawody taneczne samochodem. Pojechałam do Opola na wycieczkę. Jechałam nad morze. No, często gdzieś jeżdżę. Najczęściej na zakupy. Długi samochód. Samochód kombi to 5 z, z bagażnikiem, gdzie się zmieści dużo rzeczy. Kombi się kojarzy z yy, marką. Żadnego pomysłu. To jest model samochodu szkody. Że mają ładne kolory. Podoba mi się jego znaczenie. Ten znaczek nawet fajny ma. Że są ładne auta. Żeby miał dużo kolorów ładnych. I mój i samochód wymarzony chciałabym, żeby miał otwierany dach. Powinien mieć małą lodóweczkę i żeby żebym widział co się dzieje z tyłu. Powinien mieć dach do otwarcia. Bo nie chciał